Moduł Podmioty jest to bonusowe rozwiązanie dołączone do oprogramowania Efektywny Komornik ułatwiające ustalenie urzędów właściwych miejscowo dla dłużnika. Celem tego filmu jest przedstawienie Państwu jak skonfigurować i efektywnie korzystać z modułu. Aby rozpocząć należy uruchomić przeglądarkę i przejść na stronę Efektywny Komornik. Logujemy się takimi samymi poświadczeniami jak do programu Komornik SQL lub Kancelaria Komornika.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 Przed pierwszym uruchomieniem należy otworzyć konfigurację oprogramowania. Klikamy żółtą ikonę z zębatką w prawym górnym rogu ekranu i przechodzimy do zakładki Synchronizacja podmiotów, a następnie naciskamy przycisk Synchronizuj uczestników. Czas trwania zadania wynosi od 2 do 4 godzin. Zalecamy włączenie po zakończeniu pracy kancelarii. Uwaga! Po włączeniu tej funkcji nie należy wyłączać ani odświeżać zakładki. Po zakończeniu synchronizacji otwieramy moduł podmioty, wpisujemy interesujący nas kod pocztowy i naciskamy przycisk szukaj. W wynikach wyszukiwania wyświetlają się dane instytucji właściwych terytorialnie, a w menu rozwijanym adresy będą dostępne wszystkie ulice znajdujące się pod podanym powyżej kodem pocztowym.